Rozpoczynamy zimową przejażdżkę Darka Obejrzysz sobie jego przejazd na plac manewrowy Chcemy też pokazać Ci manewry na świeżo zakupionym przez niego sprzęcie Kierunkowskaz, upewnienie się i spokojnie sobie ruszamy przemieszczamy się na plac manewrowy do przejechania mamy większą część miasta mimo okresu świątecznego, między świętami a nowym rokiem temperatura 10 stopni jak najbardziej wskazane warunki do jazdy motocykla ustępujemy pierwszeństwa przejazdu spokojnie sobie czekamy I włączamy się. Zatrzymanie przed przejściem. Odjeżdżamy sobie kawałek, mamy miejsce i bardzo płynnie włączamy się I ulicą Żernicką przemieszczamy się prosto Dwie Dynamika jazdy zachowana 50 na godzinę przemieszczamy się żernicką mamy znowu ustąp chcemy przemieszczać się prosto musimy zwrócić uwagę na lewo jest zajęta w tej chwili mamy wolne możemy spokojnie jechać prosto nowy nabytek Darka Yamaha XJ6 Diversion czyli z owiewką z przodu model taki jak egzaminacyjny wyposażony dodatkowo bardzo ładną owiewkę z przodu. Motocykl znajduje się w tej chwili na dotarciu. Przebieg jego 32 km. Więc nie forsujemy za bardzo silnika. Staramy się mu zapewnić płynną i spokojną jazdą skręcamy w ulicę, chodźcie Będziemy się przemieszczać na skrzyżowaniu w lewo, bardzo ładnie odjechał, jak zobaczyłeś, od prawej krawędzi jezdni, dojechał do osi jezdni. Zredukował, zatrzymał się. Sprawdził, czy jest pierwszy bieg.